Czy musisz wcześniej robić jakieś badania do pozwolenia na broń sportową? Wcześniej, to oczywiście myślę, przed przyjściem do mojej przychodni, przed zarejestrowaniem się do mojej przychodni. Zapytanie mojego widza. Dzień dobry, w tym roku chcę ubiegać się o pozwolenie na broń sportową, a na Pańskiej stronie widzę, że można wykonać wszystkie stosowne badania. Czy jednak przed wizytą u Pana należy wykonać jakieś badania dodatkowe, na przykład krew, mocz, wzrok, tak musiałam robić przed badaniami na patent. Czy wystarczy tylko zgłosić się na wizytę, a wszystko odbywa się na miejscu. I dodatkowo chciałem się zapytać, czy badania psychologiczne wykonują przed, czy po badaniach u Pana. Także Nazywam się Darek Kraśnicki Jestem lekarzem uprawnionym do badań na broń sportową. I przynajmniej przed wizytą w mojej przychodni, powtarzam, w mojej przychodni nie musisz robić żadnych Powtarzam, y, żadnych badań dodatkowych, żadnych badań krwi, żadnych badań laboratoryjnych, czy konsultacji specjalistycznych. Wszystko, co potrzebujesz, wykonuję na miejscu. Oczywiście, nie sam wykonuję, tylko wykonuję mój zespół. No, oczywiście jak y, zrobiłeś jakieś badania, masz jakąś istotną dokumentację medyczną, byłeś na coś chory, no weź to wszystko ze sobą, tak, aby miał y, pełen wgląd w twój stan zdrowia. Co do badania psychologicznego, no, z reguły wykonasz się zaraz po badaniach lekarskich. No, Odwrotna kolejność też jest możliwa. I tak, cudzamen do kupy całość trwa około półtorej godziny. Także zależy od Ciebie. Głównym takim czasowym ograniczeniem są testy psychologiczne. Jak te testy zrobisz szybciej, no to psycholog zbada Cię szybciej. Jeżeli zrobisz wolniej, to no niestety wyjdziesz troszeczkę później. Po badaniach w mojej firmie dostaniesz dwa orzeczenia, lekarskie i psychologiczne i to jest wszystko, co musisz zanieść na policję. Aby było wszystko sprawnie, wymagam wcześniejszej rejestracji telefonicznej Powiem Ci telefon 601-775-123 powtarzam, 601 775 1, 2, 3, także yy, zapraszam Cię do siebie, będziesz miał okazję wtedy sprawdzić, czy mówiłem prawdę yy, o swojej firmie.